Wyszedłem właśnie z Kościoła Mariackiego w Krakowie. Niestety pada, pada, pada, i nie wiadomo co robić. Pozostaje mi tylko sfilmować okolice wyjścia dla turystów i turystek. Jakiś balonik rzucił ktoś. a to również jakiś obiekt sakralny